Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie czy jak utraciłeś prawko na dłużej niż 12 miesięcy czyli powiedzmy 12 miesięcy jeden dzień rok i jeden dzień i w górę to będziesz musiał powtórnie robić kurs na prawo jazdy. Nie myl tego ze zdawaniem egzaminu państwowego. Witam, mam do Pana pytanie. Zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Dostałem zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata. Badania w WOM przeszedłem bez problemów za pierwszym razem. Z tym, że w 2020 muszę się do nich zgłosić. Czyli prawdopodobnie dostał prawo jazdy datę ważności na 15 lat. A pytanie tyczy tego, że na jesień kończy mi się zakaz prowadzenia pojazdów i czy ja muszę przejść na nowo cały kurs na prawo jazdy kategorii B góry. Dziękuję na, za odpowiedź. Pozdrawiam. I tąże odpowiedź znajdziesz w rozdziale 9 ustawy o kierujących pojazdami. Uczona nazwa sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych. I w artykule 49 ustępie 1 przeczytasz hmm, sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego powtarzam jeszcze raz, w formie egzaminu państwowego podlega i w punkcie trzecim masz wymienione y, osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem y, cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji. I tutaj sytuacja dotycząca mojego widza ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, która była pozbawiona na okres przekraczający rok. Oczywiście, chodzi tutaj o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a nie pozwolenia na kierowanie tramwajem. Czyli wystarczy tylko podejście do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i nie musisz wykonywać kursu na prawo jazdy, ale tak jak ten widz, musisz mieć zaliczone psychotesty i badania lekarskie. Badania lekarskie w WOMP, psychotesty w jakiejkolwiek pracowni psychologii transportu. Natomiast, yy, taka moja porada, yy, roztropnie jest jednak wziąć parę godzin jazdy pod okiem doświadczonego instruktora, abyś na egzaminie państwowym nie miał niespodzianek. Jazda egzaminacyjna różni się trochę od tej takiej zwykłej. I nawet, jeżeli zrobiłeś wcześniej miliony, i to dosłownie miliony kilometrów nie oznacza to, że zdasz z marszu egzamin państwowy. To samo dotyczy się teorii. Wiem, zdawałem coś na motocykl. Naprawdę, to nie są te stare testy, tam 500 pytań w dwa dni się nauczył na pamięć, wy, wyrył na pałę i i zdał. Są to już jakieś takie pytania problemowe, sytuacje drogowe, filmiki i warto też jakąś tam książeczkę kupić i nikt się na tym lepiej nie zna jak instruktorzy nauki jazdy, którzy wiedzą, co kursantowi potrzeba, a w tym przypadku tobie jako odzyskującemu uprawnienia po utracie prawa jazdy. Czyli jeżeli masz jakieś zapytanie lub masz jakiś ciekawy komentarz do problemu, jak odzyskać prawo jazdy i, egzamin, i przejść egzamin państwowy po powyżej roku od utraty uprawnień. Zrób to w komentarzu do tego wideo. Jestem bardzo ciekawy, czy jest to taka bułeczka z masłem, jak niektórzy twierdzą.